Jeszcze raz widok na pizzerię Ciao, ulica Metalowców Wrocław Kuźniki znajomi byli i podobno pizza jest całkiem przyzwoita Pizzeria Tratoria, nie wiem co to znaczy Tratoria, ale lody, makarony, pizza i to wszystko na wrocławskim osiedlu Kuźniki Róg Bystrzyckiej, metalowców Pizzeria Ciao, ulica Metalowców 61 Tworzec Kolejowy Wrocław Kuźniki Jak ktoś chce zobaczyć numer telefonu ma tam napisany poniżej